Koniecznie kup trzyletnią gwarancję Apple AppleCare do swojego MacBooka. Ja już kupiłem. Kupiłem w iSpocie, bo w Apple nie mogłem. <grym> no dobra. Zrobiłem reklamę, za którą mi nie zapłaci ani Apple, ani iSpot, ale zaraz się wytłumaczę. Dlaczego ci to wciskam? Nazywam się Bernard Fruga i jestem gościem, który dzieli się doświadczeniami w tym, jak ogarniać rzeczywistość hybrydową. Przedsiębiorcom na końcu powiem, dlaczego kupiłem... Applecare w iSpocie, a nie w Apple. Natomiast pewno każdego z Was interesuje, a to dlaczego wydawać 1000 zł za to, żeby mieć gwarancję trzyletnią, skoro przecież i tak przez 24 miesiące można zgłaszać swoje roszczenia w ramach rękojmi. No fakt, gdybym kupił prywatnie, to pewno bym się dwa razy zastanowił. Szczególnie jakbym kupił MacBooka Air za mniej więcej 4000 zł, bo no wtedy Applecare to tak mniej więcej jedna czwarta ceny tego sprzętu. No bo co na przykład zyskuje taki student, który do swojego MacBooka R dokupi AppleCare. Przez pierwsze dwa lata praktycznie nic, no bo jeżeli kupił swojego laptopa w sklepie, który dba o klientów, mniej więcej tak jak Amazon, to po prostu w ciągu pierwszych dwóch lat, jeżeli coś się stanie, no to się zgłosi do sklepu i tam mu pomogą. W trzecim roku zostaje już sam ze sobą, czyli w jego przypadku ten 1000 zł, no to jest to ubezpieczenie na wypadek awarii w trzecim roku używania laptopa. A co ja zyskałem kupując Apple Car do mojego firmowego MacBooka Pro? No u mnie to jest nieco inaczej, dlatego że ja z gwarancji mogę korzystać tylko przez rok, więc w moim przypadku Apple Care to jest święty spokój w drugim i trzecim roku używania sprzętu. Co więcej... Jeżeli ten MacBook Pro kosztuje około 10 tysięcy złotych, no to wtedy Apple AppleCare jest bliższe 10% wartości sprzętu. Co jest łatwiejsze do przełknięcia niż 1 czwarta ceny w przypadku tego MacBooka Air Studenta, o którym wcześniej wspominałem. Oczywiście możemy wspomnieć o tym, że Apple Care to jest też wsparcie takie telefoniczne, techniczne przy instalacji, przy konfiguracji. To jest pomoc, gdy jesteś za granicą, bo twój laptop możesz też za granicą oddać do naprawy. Co więcej, w przypadku Apple Care, no to twoją stroną jest bezpośrednio Apple, a nie sprzedawca. To wszystko prawda. Tylko czy to jest warte 1000 zł dla studenta? To trudno im powiedzieć. No dobra, teraz wyjaśnię, dlaczego nie mogłem kupić Apple Care w Apple, tylko kupiłem w iSpocie. Otóż kilka tygodni po kupieniu mojego MacBooka pomyślałem, że dokupię, dowiem się w ogóle jak dokupić ten Apple Care. Wszedłem na stronę Apple, kup, kliknąłem, miałem się mówić na spotkanie, wybrałem termin spotkania No i w pewien zimowy poniedziałek o godzinie 10.15 zadzwonił przedstawiciel Apple'a, wyjaśnił mi Ile to kosztuje, jak działa Apple Car? Przekonał mnie, byłem gotów kupić, mówię dobra, w takim razie kupuję na firmę, On mówi zaraz, ale na fakturę u nas nie można kupić. Na fakturę to będzie może pan próbować kupić u przedstawicieli, tak, u autoryzowanych przedstawicieli Apple. A. No i tak też zrobiłem, czyli po jakimś czasie wszedłem na stronę iSpota, wyklikałem, zapłaciłem, no i po kilku godzinach na moim MacBooku już wyświetlała się informacja, że jest objęty 3-letnią gwarancją. Przy okazji wizyty na stronie iSpota dowiedziałem się, że mają coś takiego jak PZU iSpot Care Czyli w momencie, gdy kupujesz u nich sprzęt Apple'a, to w dniu zakupu możesz to ubezpieczenie dokupić. Ale to, z tego co ja widziałem w warunkach, nie zastępuje Apple Car. dlatego, że tak, jest taka opcja dwuletnia, gdzie faktycznie się ubezpieczasz od awarii, ale już nie ma opcji trzyletniej ubezpieczenia od awarii. Czyli jak kupujesz opcję trzyletnie, to masz tą opcję od zniszczenia, od kradzieży, ale w awarii Cię i tak nie poratują, także tak czy inaczej, jakby na to nie spoglądać, to jeżeli chcesz mieć święty spokój w przypadku awarii, potencjalnych awarii, swojego MacBooka, no to pozostaje ci Apple Car. Reasumując, MacBooki są świetne jak działają, ale to są tylko i wyłącznie przedmioty, w związku z tym jest prawdopodobne, że raz na jakiś czas któryś z nich ulegnie awarii. I o ile przy laptopach innych firm jestem w stanie albo sam naprawić, albo znaleźć kogoś, kto to naprawi, bo po prostu jest technikiem od komputerów, o tyle w przypadku MacBooka samodzielna naprawa to graniczy z niemożliwością. Więc tak naprawdę w momencie, gdy mam pieniądze na Macbooka, no to od razu muszę mieć też pieniądze na Apple. Dla mnie jest to, mnie jest to oczywiste. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Zapraszam do dyskusji, do komentarzy, do feedbacku i pogodnie Was pozdrawiam.